Ta rzecz daje się zweryfikować. Dzisiaj troszeczkę pogrążymy się w pewnym y, rozmyślaniu i filozofii dotyczącej tego y, czy prawda istnieje, kiedy prawda szkodzi, kiedy prawda jest y, czymś niezbędnym i y, czy w ogóle może szkodzić y, i czy też bezwzględnie zawsze jest dobra. Y, zaprosiliśmy na nasze spotkanie, a nawet to spotkanie jest troszkę sprowokowane przez profesora Adama Bodnara, który został takim ambasadorem pewnej koncepcji, o której nam dzisiaj opowie, dotyczącej właśnie prawa do prawdy. Zostaliśmy zaproszeni do takiej wspólnej pracy przez Centrum Stosunków Międzynarodowych w Think Tank i właśnie profesora Adama Bodnara do takiej refleksji na temat tego, czy potrzebne nam jest prawo do prawdy, które byłoby chronione przez sądy. Ja się przyznam, że ten temat w naszej organizacji wywołał dosyć sporo frustracji i też takich różnych rozmyślań czy prawda istnieje czy prawdę można wyegzekwować, ale o tym właśnie będzie dzisiaj spotkanie i żeby nie przedłużać tego wstępu tylko przedstawię kto w nim weźmie udział, oprócz zapowiedzianego profesora Adama Bodnara weźmie w nim też udział doktor Małgorzata Bonikowska, która poprowadzi nas przez to spotkanie i pani psycholog Dorota Minta, która nam pokaże też jeszcze inny wymiar tego co kłamstwo czyni z życiem ludzkim. A tłumaczyć nasze spotkanie tradycyjne nie będą nasze panie tłumaczki, pani Magda Sromowa i pani Anna Ciesielska, więc mam nadzieję, że to spotkanie będzie dostępne dla wszystkich. I wydaje mi się, że już w tej chwili, chyba najwyższy czas, żebym przekazała głos do studia, czyli do pani Małgorzaty Boninkowskiej, która zada nam różne trudne pytania. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo przede wszystkim za chęć współpracy z Watchdog. To jest bardzo ważne dla nas, dlatego że my z kolei współpracujemy, w zasadzie jesteśmy przedstawicielem na Polskiej kraje bałtyckie inicjatywy, która się narodziła w krajach niemieckojęzycznych, w Niemczech, w Austrii, a która polega na tym, żebyśmy zaproponowali w Europie, w Unii Europejskiej, poszerzenie Karty Praw podstawowych. Nie od razu, nie teraz, ale w przyszłości porozmawiali o tym, jak poszerzyć tę kartę, o nowe prawa, których tam brak. No bo historia karty to jest najpierw Rada Europy, a potem w naszym unijnym systemie prawnym rok 2000, i w traktacie z Lizbony z 2009 roku, kiedy wszedł w życie, mamy te, te prawa zapisane, ale okazuje się, że czas tak szybko płynie i tak błyskawicznie się zmieniła nam rzeczywistość, że one mogą być już trochę nie do końca odpowiadające współczesnemu światu. Stąd kilka nowych, dokładnie sześć nowych praw, które proponuje Ferdinand von Schirach, autor książki Everyone, czyli Każdy Człowiek którą wkrótce też wydamy jako Centrum Stosunków Międzynarodowych we współpracy z wydawnictwem Austeria w Polsce, w wersji polskiej. A więc jest to refleksja na temat tego, czy potrzebujemy tych nowych praw, jeżeli tak, to jakich i Ferdinand von Schirach proponuje sześć. Ale to jest oczywiście kwestia do dyskusji i jedno z nich dzisiaj właśnie omawiamy, prawo do prawdy. Prawo do prawdy, ale ono jest sformułowane bardzo konkretnie, to jest artykuł czwarty, który mówi tak że każdy człowiek ma prawo ufać, że oświadczenia składane przez osoby zajmujące stanowiska publiczne są prawdziwe. No i proszę państwa, tak ujęty artykuł, który docelowo mógłby być może się znaleźć w takiej karcie praw dla Europejczyków, dla nas wszystkich, jest oczywiście kontrowersyjny, no bo się pojawia pytanie od razu, co to jest ta prawda, prawda? co to są oświadczenia, które mają być prawdziwe, zwłaszcza jak one są składane przez polityków. No i w związku z tym, proszę Państwa, zanim o tym porozmawiamy i o tej prawdzie, to prosiłabym Pana Profesora Adama Bodnara o to, żeby jako prawnik, jako nasz wieloletni rzecznik praw obywatelskich w ogóle opowiedział nam o tym, o tym pomyśle i o troszkę o kontekście karty i o sensowności być może włączenia takiego artykułu kiedyś do tej karty. Drodzy Państwo, chciałbym bardzo serdecznie podziękować Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska za zorganizowanie dzisiejszej dyskusji, dzisiejszego webinaru. Bardzo dziękuję Pani doktor Małgorzacie Bonikowskiej za zaproszenie mnie do tego przedsięwzięcia. To jest dla mnie prawdziwy zaszczyt, że mogę być ambasadorem tego projektu, projektu Everyone, Jadach Męż, promowanego przez Ferdinanta von Schirach. Może ja powiem trzy słowa najpierw o tym, kim w ogóle jestem Ferdinand w Shirach, ponieważ myślę, że dla części z osób części osób to nie jest jakaś osoba specjalnie znana. To jest autor powieści, opowiadań, które opowiadają o styku prawa karnego oraz naszego życia. Jego książki ukazują się w Polsce już od wielu lat na, nakładem wydawnictwa Znak, i to są książki dość poczytne, zwłaszcza w środowiskach prawniczych. Jeżeli ktoś z Państwa w ogóle chciałby trochę, żeby przybliżyć sobie tematykę odpowiedzialności, winy, kary, także rozliczeń z przeszłością, to bardzo Państwu polecam książki Fonsiracha. Co więcej, jeden z filmów, który, oparty na książce Fonsiracha z Sprawa Koliniego, jest dostępny w tych podstawowych platformach streamingowych, a warto ten film zobaczyć. On dużo opowiada nie tylko o rzeczywistości II wojny światowej, ale także o bardzo trudnych rozliczeniach z przeszłością, także trudnych rozliczeniach z przeszłością samych Niemiec. Tym bardziej, że Ferdinand von Schirach nie ukrywa, że jego ojciec był jednym z prominentnych członków NSDAP i w pewnym sensie dla niego zajmowanie się tematyką przeszłości jest formą takich własnych, osobistych rozliczeń z rodziną. I też z tych względów właśnie Ferdinand von Schirach podejmuje od jakiegoś czasu tematykę dotyczącą praw człowieka. On kilka lat temu postawił taki, takie pytanie, no dobrze, jeżeli spojrzymy na katalog praw człowieka, to czy ten katalog jest faktycznie odpowiadający współczesności? Bo przecież Powszechna deklaracja praw człowieka została przyjęta w 1948 roku. Międzynarodowe pakty praw osobistych i politycznych oraz praw ekonomicznych, społecznych i kulturalnych zostały przyjęte w 1966 roku. Europejska Konwencja Praw Człowieka obowiązuje już od wielu, wielu lat, ale w zasadzie przyjmowane są kolejne protokoły dodatkowe do Konwencji Praw Człowieka. Ona jest opatrywana kolejnymi interpretacjami wyrażanymi w orzecznictwie, ale ten zasadniczy trzon. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka się nie zmienia, natomiast z punktu widzenia czytelnika i obywatela Unii Europejskiej najważniejsze znaczenie ma Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Dlaczego karta? Ponieważ jest to dokument rangi konstytucyjnej, Karta Praw Podstawowych stanowi część prawa pierwotnego Unii Europejskiej, a w związku z tym Karta Praw Podstawowych ma bezpośredni wpływ na to, jak interpretowane i stosowane są prawa podstawowe w całej Unii Europejskiej. Unia Europejska, potężny organizm gospodarczy, polityczny, ponad 600 milionów osób. Tak naprawdę Unia Europejska, teraz zwłaszcza w kontekście tego, tej wojny w Ukrainie, agresji rosyjskiej na Ukrainę, no wyrasta na jednak bardzo istotny, podmiot, który będzie bronił i stał na straży wartości liberalnej. Natomiast Ferdinand von Schirach zadaje takie pytanie. No dobrze, ale jeżeli spojrzymy na te wszystkie prawa, które są zawarte w karcie praw podstawowych, to czy one w ogóle odpowiadają współczesności? Czy być może ta współczesność pędzi tak daleko, tak szybko, tak intensywnie, że musimy zastanawiać się nad tym, jak poprawiać prawa, jak dodawać jakieś nowe prawa, aby w pewnym sensie... Ratować ten porządek liberalny, ale też odpowiadać na wyzwania współczesnego świata, bo może jeżeli nie ujmiemy pewnych kwestii w kategorii praw podstawowych, to okaże się, że ten ustawodawca, organy stosujące prawo pójdą w tak różnych kierunkach, że nagle się okaże, że my w ogóle wprawdzie mamy wciąż, nie wiem, zakaz tortur, mamy wciąż wolność słowa, wolność zrzeszania się, ale są inne współczesne zagrożenia, które powodują, że nie czujemy się bezpiecznie, nie czujemy się komfortowo, nie czujemy, że nasza podmiotowość ludzka jest zachowana, że nasza godność jest szanowana. I dlatego też Ferdinand von Schirach opublikował ten właśnie manifest, książeczkę pod tytułem Everyone, każdy człowiek, w którym zawarł uzasadnienie dla tej koncepcji, a jednocześnie sformułował, że powinniśmy zastanowić się nad poszerzeniem karty praw podstawowych, na sześć dodatkowych praw. Jakie to są prawa? Po pierwsze prawo dotyczące tego, że mamy prawo do czystego klimatu, czystego, niezmienionego klimatu. Po drugie, że nie powinniśmy być we władaniu algorytmów, czyli że powinniśmy mieć kontrolę nad tym, jak algorytmy są wykorzystywane w stosunku do nas, jak podejmują decyzje, które mogą nas dotyczyć. Po trzecie, że nie powinno być nadmiernego profilowania naszej osoby, naszych danych na potrzeby władzy publicznej, czy jakiejkolwiek korporacji. Po czwarte, że powinniśmy mieć prawo do tego, aby uzyskiwać prawdziwe wypowiedzi, prawdziwe informacje od przedstawicieli władzy publicznej, czyli to prawo do prawdy, ale zawężone do wypowiedzi stanowisk przedstawicieli władzy publicznej. Wreszcie to jest także prawo do tak zwanego czystego łańcucha dostaw, czyli że jeżeli kupujemy towary, to wiemy, że te towary nie pochodzą ze źródeł i że nie zostały wytworzone przy naruszeniu praw człowieka. Czyli także oczywiście chodzi o usługi, które mogą być w ten sposób wytwarzane z naruszeniem praw człowieka, że powinniśmy mieć prawo do kontrolowania, skąd dany towar bądź usługa pochodzi i jak ten towar został wytworzony. I wreszcie szóste prawo, dostęp do sądów europejskich. W tym ostatnim prawie pobrzmiewa taki, taka tęsknota za tym, żeby na szczeblu unijnym Obywatele mieli podobny dostęp do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak mają obywatele Niemiec do niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego. I drodzy Państwo, rozpoczęła się dyskusja w Europie na temat tego i tej całej koncepcji projektu EVERYONE. Centrum Stosunków Międzynarodowych się włączyło do tej dyskusji. Staram się na tyle, na ile potrafię, na tyle, na ile mogę, popierać te, te, te działania. Natomiast, Drodzy Państwo, czy, czy, nie wiem, czy, czy coś jest nie tak z ekranem? Może się delikatnie przesunę, żeby było mnie widać. Natomiast... Panie Profesorze, widać Pana bardzo dobrze, ale ze względu też na nasze czasowe możliwości, chcielibyśmy się skupić dzisiaj na tej prawdzie, na tym artykule czwartym. No właśnie, już mówię, to już do tego dochodzę. I, Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o samo prawo do prawdy, ja uważam, że to nie jest nadmierne oczekiwanie, Abyśmy y, żądali od tych, którzy nas reprezentują, od tych, którzy szczególnie wykonują określone zadania, są, przy, są członkami rządu, ministrami, wojewodami, burmistrzami, starostami itd., aby oni we wszystkich swoich wypowiedziach publicznych posługiwali się wypowiedziami i y, prawdziwymi, żeby oni nie wprowadzali w błąd, tych, którzy ich na te stanowiska wybrali i co więcej, że jeżeli by dochodziło do okłamywania obywateli, to że można byłoby de facto pozwać władzę za to, że wprowadza nas w błąd. My się wydaje, że do tego się sprowadza to prawo, że jeżeli komuś płacimy jako podatnicy za wykonywanie funkcji publicznych, to mamy prawo oczekiwać, że ta osoba będzie po, y, przekazywała prawdziwe, sprawdzone y, informacje. I teraz powstaje pytanie, czy to jest możliwe? Czy da radę to zapisać w Karcie Praw Podstawowych? I mam nadzieję, że dzisiejsza dyskusja nas do tego przybliży. No właśnie, bardzo dziękuję za to wprowadzenie. I przede wszystkim tutaj myśmy już też dyskutowali, zanim do tego spotkania doszło, pojawiły się rzeczywiście wątpliwości dotyczące tego, czy to w ogóle jest możliwe, bo prawnie pewnie jako przepis można to zapisać, ale jak egzekwować, zwłaszcza od polityków, mówienie prawdy? I teraz Katarzynę chcę zapytać najpierw, bo Watchdog Polska no z tego słynie, że staracie się patrzeć, że tak powiem, politykom też na ręce i pilnować prawa do informacji i naszego obywatelskiego prawa do tego, żebyśmy wiedzieli więcej i żebyśmy właśnie nie byli o, o oszukiwani. Z Twojej perspektywy, ty, ty uważasz, że jakby taki artykuł, on jest potrzebny i czy to byłoby rzeczywiście jakieś dla was, na przykład dla takiej organizacji jak ŁotDOK Polska, możliwość, gdyby on był w karcie, dawałoby to rzeczywiście lepszą możliwość egzekwowania od polityków tych standardów w życiu publicznym, których wy pilnujecie? Hmm. To, jest, to jest właśnie to, co wzbudziło dosyć dużą frustrację wewnątrz stowarzyszenia, ale głównie dlatego, że mamy problem z egzekwowaniem prawa istniejącego, ale ja bym trochę na moment oderwała się od naszych frustracji i powiedziała, jakie widzę problemy takie na poziomie trochę wyższym niż to samo egzekwowanie w sądzie. Jakby podstawowym problemem, który my mamy, to jest to, co już się pojawiło w naszych wcześniejszych rozmowach, to znaczy jak uchwycić to, że ktoś kłamie albo że coś nie jest prawdą. My bardzo często zadając pytania instytucjom, ale jednak odnosząc się, pytamy instytucje o to, co mówił dany polityk, który jest przedstawicielem tej instytucji, jest to premier albo jakiś minister, ale my zakładamy, że jeżeli premier lub minister podaje jakieś dane, twierdzi, że coś jest, podjęto jakieś działania, bo coś sprawdzono, podjęto jakieś działania, bo jakieś zjawiska zachodzą, no to my zakładamy, że istnieją na to jakieś dowody i kiedy my zaczynamy pytać o te dowody, to się wtedy okazuje, że żadnych dowodów nie ma. Nie ma żadnej dokumentacji, nie ma żadnego um, jakby sposobu przedstawienia tego, skąd zostały, utrwalonego sposobu pokazującego, skąd się wzięły takie właśnie wypowiedzi i konkluzje. I chcesz I to powiedzieć, jest... że politycy mówią z niczego, tak? Nie dają tak. swoich słów żadnym... Faktem, żadną Nie konkretną... popierają żadnym faktem, co oczywiście pozwala podawać dowolne, mówić dowolne rzeczy i właściwie pozostawać bezkarnym, no bo nie ma żadnego dowodu też, że to, że to nie jest prawda. Znaczy, jakby my, jako obywatele, nie mamy się czego chwycić. I to bardzo widać było w pandemii, jakby to jest zjawisko nasilające się nie znaczy, że go wcześniej nie było, bo wcześniej też często było trudno chwycić, ale powszechne niedokumentowanie, nie pozostawianie śladów po tym w jakimś sensie, nie wiem, czy to jest celowe, ale to się ostatecznie sprowadza do tego, że nam nieustannie ktoś opowiada jakąś historię, za którą może się kryć jedna wielka wydmuszka. Nic ty powiedziałaś się... jeszcze, jeśli mogę dopytać, bo ty powiedziałaś jeszcze wtedy, kiedy liczymy, że są dane i są jakieś źródła wiedzy na ten temat, ale politycy też bardzo często mówią rzeczy, które nie związane są z faktami czy z danymi. Tylko są to pewne oceny, opinie. Tutaj chyba jest jeszcze trudniej powiedzieć, czy to jest prawda, czy to jest, fa czy to jest fałsz. No, każdy ma prawo do wypowiadania swojej opinii, chociaż polityk akurat nie jest takim y, człowiekiem, który ma to prawo, tylko ma jakąś odpowiedzialność. Y, ale ja nawet jak nie, nie dojdziemy do tych ocen i opinii, chociaż tutaj rzeczywiście jest duże zjawisko też y, wypowiadania. Po prostu właśnie przed sekundą mieliśmy spotkanie, przed, przed tym spotkaniem, Właśnie spotkanie na temat tego, jak w ogóle nazwać dezinformację i nie nazywało się to kłamstwo, ale, ale w dużej mierze właśnie tego typu dylematy się pojawiły, co jest opinią i czy opinia to jest coś, co można potępić, jeżeli każdy może mieć swoją opinię. Ale trochę abstrahując od tego, ja, my mamy podstawowy problem. My mamy problem z faktami, które nam są podawane. To znaczy nam się mówi, że coś jest oparte na jakiejś bo jeszcze proszę, że się nie kłamie, ale mówi się czasami wprost, oparliśmy tego typu wywody, tego typu decyzje na podstawie tego, że zapytaliśmy kogoś, sprawdziliśmy, powiedziała nam to Rada Medyczna, yy, nie wiem, mamy skargi, no, mamy takich już, bo to zaleci bardzo współczesną polityką, no ale mamy tak skargi do, Kuratoria, do kuratoriów, które każą wprowadzać jakieś prawo. Mamy decyzje związane z COVID-em, które, które ponoć wynikają z tego, co powiedziała Rada Medyczna, ale nie wiadomo, co powiedziała Rada Medyczna. Mamy reasumpcję głosowania na podstawie opinii pięciu prawników. To są przecież wszystko sytuacje, w których ktoś nam podjął bardzo poważne działania na podstawie nie wiadomo, czy prawdziwych rzeczy, czy nieprawdziwych, zweryfikowanie tego też jest bardzo trudne. I ten problem bardzo, znaczy my dzisiaj wszyscy się z tego śmiejemy, ale to jest, w sensie, że to, to jest temat memów, to jest temat jakiegoś, jakiejś nawalanki internetowej, no ale to są bardzo poważne sprawy. Jeżeli wszystko wokół nas dzieje się na podstawie właściwie bezkarnego sposobu nawijania nam makaronu na uszy, powiedzenia czegokolwiek, żeby się odczepić, bo ogólnie w internecie jest taki chaos, że to się jakoś zniesie. Jedni będą mówili to, drudzy będą mówili tamto. To my w zasadzie dzisiaj już jesteśmy w takiej sytuacji, w której my tej prawdy nawet nie zakładamy, że ona istnieje. I wydaje mi się, że główną wartością tej inicjatywy jest właśnie te inicjatywy nazwania tego prawa do prawdy, jest zwrócenie do takich prostych, podstawowych sformułowań pod tytułem, nie wolno kłamać, prawda jest dobra, kłamstwo jest złe. Oczywiście A, pytanie, jest... pytanie też jest w ogóle wtedy, jak zdefiniować tę prawdę, to tak jak no, z tym tak. słynnym zdaniem z Błuchakowa, kiedy Jesiotr był drugiej świeżości, pytanie, czy jak coś jest świeże, to jaka jest alternatywa? No tylko nie świeże. To tak samo teoretycznie dla prawdy alternatywą powinno być kłamstwo. Myśmy w jednej z dyskusji w Think Tanku, pojawiło się takie pojęcie, ja go użyłam, pod tytułem prawda hybrydowa, czyli nadążając za tą naszą taką niesamowicie zabałaganioną rzeczywistością, wszystko jest względne, prawda, i gdzieś się to rozmywa. Ja Dorotę teraz minutę te chciałam zapytać, bo tak naprawdę wracamy do stwierdzenia, że prawnie, Sprawa nie jest możliwa chyba do rozwiązania, tylko prawnie, pojawiają się też jakieś mechanizmy związane z naszą psychiką, psychologią człowieka, który albo wie, że powinien mówić prawdę i stara się najlepiej jak umie, trochę jak z sumieniem do tej prawdy dążyć, albo po prostu ma to w nosie i mówi, co mu na język przyniesie. Doroto, jak to wygląda od strony psychiki, kłamcy czy psychiki człowieka, który wie, że mówi, musi mówić prawdę, ale ma kłopoty ze znalezieniem jej może czasami? Dorota, musisz się odmutować, proszę. Kiedy mówimy o kłamstwie takim zaniżonym, tak, wtedy, kiedy ktoś faktycznie chce skłamać, a nie jest to wynikiem jego zaburzeń i zaburzonego funkcjonowania, to okazuje się, i to już można zbadać, że następują zmiany w funkcjonowaniu układu nerwowego. Nasz mózg działa kompletnie inaczej wtedy, kiedy kłamiemy, bo musimy, mówiąc potocznie, zaburzyć Nasz, to, co wiemy o świecie. Czyli musimy ohamować naszą wiedzę, musimy wyrzucić to, co pamiętamy z przeszłości. I to, to w bardzo znaczący sposób wpływa potem w efekcie na nasze zachowanie, ale też na funkcjonowanie osobowości. Niestety jest tak, że nasz mózg do kłamstwa się przyzwyczaja. I te kłamstwa przychodzą nam coraz łatwiej. Myślę, że to jest takie wyzwanie dla Patrzenia na mózgi, do patrzenia na mózgi politykom, żeby, bo może nie na ręce, tylko na mózgi, że powinniśmy reagować na te kłamstwa nawet drobne, że wtedy, kiedy przymykamy oko, ach, bo to było takie tak zwane białe kłamstwo, bo powiedział, że bolała go głowa i dlatego nie mógł być na spotkaniu, albo To nie. właśnie była prawda hybrydowa. Jak to myśmy... W psychologii razmali. mówi się na to białe chłamstwo, ale to nie będzie w hybrydowa, kiedy coś tam e, chcemy ukryć, ale nie chcemy nikogo zranić. I ja myślę, że my mamy nadmierną tolerancję dla, tego, dla tej prawdy hybrydowej, jak nazywasz to zjawisko, i nie reagujemy, nawet czasami może trochę ironicznie i nie od razu każąco, na takie zachowania ludzkie. I Nasza przyzwole... rozmowa jest na żywo. Ja tylko chciałam zacytować tutaj opinie niektórych z Państwa. Dziękujemy za wszystkie komentarze. Prosimy też o pytania. Tutaj Pani Elżbieta Wąs pisze, że um, jej zdaniem politycy wykonują naprawdę wielką pracę w przekonaniu wyborców, że kłamstwo nie jest wcale kłamstwem. Prawda? Rozmywają um, te, tę prawdę. Ja I myślę, w ogóle, że to jest niebłącza ja że... część polityki. Ja myślę, że oni wykonują największą pracę w stosunku do własnego układu nerwowego, do własnej psychiki. Bo to nie jest tak, że my, dobra, sobie postanawiamy, dzisiaj skłamie, powiem coś tym wyborcom moim albo jakiejś grupie społecznej, małe kłamstewko albo większe, tylko to jest tak, że my musimy przekonać własną psychikę do kłamstwa. Niestety jest tak, że kłamstwo towarzyszy niektórym zaburzeniom, szczególnie tym zaburzeniom związanym z funkcjonowaniem społecznym i takie permanentne kłamanie, tak przynajmniej mówią badacze, w ciągu, którzy sporo poświęcili czasu kłamstwie w ostatnich 10, może 12 latach i to permanentne kłamanie, to takie łamanie własnej psychiki po to, żeby umieć kłamać wiarygodnie i wzbudzać zaufanie, powoduje, że my zaczynamy mieć takie antyspołeczne zaburzenia osobowości, że my zaczynamy traktować innych ludzi w sposób przedmiotowy, że dopasowujemy nasze relacje do konkretnego kłamstwa, do konkretnej korzyści. Te, te kłamstwa, które dzieją się długo niestety mogą powodować trwałe zaburzenia osobowości i to jest myślę najbardziej dramatyczne, dlatego tak Moim zdaniem ważne jest mówienie o uczciwości w komunikacji z innymi ludźmi już na początku, czyli coś, o czym ja mówię wielokrotnie, czyli na przykład nie zgadzać się na ściąganie na klasówce w piątej klasie podstawówki, po to, żeby potem z tego ucznia kiedyś wyrósł mówiący prawdę polityk. Z tego, co tu mówisz, to wyjawia się taki obraz dość ponury, że w zasadzie politycy może niewinnie zaczynają, ale kończą bardzo możliwe jako patologiczni kłamcy. I być może mają zaburzenia osobowości, jeśli dobrze ciebie zrozumiałam, że tak to się kończy. Ja chciałam pana profesora Bodnara zapytać Adamie, bo tutaj się pojawił taki wątek też w komentarzach, czytamy, pan Adam Kopciński pisze, że z i niepotwierdzonymi historiami posługują się nie tylko politycy, robią tak na, na, na przykład media. I teraz z Twojego doświadczenia też jako Rzecznika Praw Obywatelskich, na ile my moglibyśmy użyć to, co, czym media są obstawione, te media klasyczne, no bo tam obowiązuje zasada, że jednak jest odpowiedzialność za słowa, publikuje się pod nazwiskiem, no i że jeżeli jest kłamstwo, jeżeli jest jakiś zarzut i nie ma poparcia, to można kogoś pozwać, prawda? Na ile my moglibyśmy, nie wiem, jakoś rozciągnąć te doświadczenia na sferę działań publicznych właśnie, polityków, żeby ich pociągać do odpowiedzialności w takich sytuacjach. Myślę, że to jest bardzo ważne i, i trafne porównanie, ale zauważmy, że media charakteryzują się tym, że po pierwsze korzystając z wolności słowa, media powinny kierować się tak zwanymi obowiązkami oraz odpowiedzialnością. O tym mówi nawet Europejska Konwencja Praw Człowieka, wyraźnie wskazuje, że że korzystanie z tej wolności jest bardzo szczególne, bo właśnie wiąże się z tym, że musimy... Mamy nie tylko prawo z niej korzystać, ale też mamy pewne relacje w stosunku do członków społeczeństwa w postaci chociażby rzetelnego, poprawnego informowania. Oczywiście powstaje pytanie, no dobrze, ale co zrobić, jeżeli media nas informują źle? Po pierwsze, możemy z nich zrezygnować. To znaczy, możemy szukać i korzystać ze wsparcia tych mediów, które przekazują informacje rzetelne. Nie bez przyczyny, najbardziej poczytnymi mediami na świecie są te, które są mega rzetelne, takie jak New York Times, czy takie jak Financial Times, czy Guardian, czy Spiegel, które mają naprawdę obecnie, powiedziałbym, ludzie wręcz głosują swoimi portfelami na te media, ponieważ dokonują subskrypcji i prenumeraty tych czasopism, prenumeraty internetowe. Nie pamiętam, ile teraz ma New York Times subskrybentów, ale to jest chyba jakieś 8 milionów osób. To są po prostu gigantyczne możliwości, także finansowe dla redakcji New York Timesa, żeby faktycznie dbać o fact-checking faktycznie przekazywać... Chyba to w polityce nie działa, bo to chyba jakaś odwrotna jest zależność. Im bardziej kto kłamie, tym ma więcej głosów oddawanych ostatnio. No tak, właśnie, tylko teraz... Yy... Powstaje pytanie, no dobrze, czy możemy w takim razie rozliczać polityków? I myślę, że musimy rozróżnić, zastanawiając się nad tym potencjalnym prawem, między tymi, którzy wykonują funkcje publiczne, a tymi, którzy są po prostu konkurentami o, o władzę. Bo wydaje mi się, że ten standard musi być jednak różny w stosunku do tych, którzy funkcje publiczne wykonują, ponieważ uważam, że skoro podatnicy powierzają im określone zadania, to można od nich oczekiwać więcej i można ich z tego rozliczać. Myślę, że mogliby sobie wyrazić sytuację, w której obywatel pozywa przedstawiciela władzy publicznej za wypowiedzi, które wprowadzają w błąd, które powodują dezorientację, które powodują zaniepokojenie ze strony obywatela, które są, powiedziałbym, jawnie czy w sposób oczywisty kłamliwe. No taki podam przykład, jeżeli mamy Marszałka Sejmu, który mówi wprost, że na temat reasumpcji głosowania Marszałek zamówił ileś opinii prawnych i mówi, że wszystko jest okej, okay, no to powstaje pytanie, tak, że obywatel myśli, no tak, czyli Pani Marszałek zamówiła szybkie opinie zaraz po tym, jak ta reasumpcja nastąpiła. A tu się okazuje, że Pani Marszałek się odwołuje do jakiejś opinii z przeszłości, z dawnych lat, i to jest ewidentne wprowadzanie w błąd. I teraz dlaczego taki obywatel nie mógłby taki pani Marszałek za to pozwać, że po prostu w sposób ewidentny, oczywisty manipuluje opinią publiczną. Czy jeżeli na przykład mamy polityka, który mówi, jest zapytany o coś bardzo konkretnie, a i odpowiada wprost nic mi o tym nie jest wiadomo, albo nic nie wiem na ten temat, a później okazuje się trzy dni temu, trzy dni później, przepraszam, tydzień później, że zdecydowanie wszystko wiedział i po prostu kłamał w żywe oczy, to dlaczego obywatel nie miałby w takiej sytuacji polityka zweryfikować? Słowem, skoro zostałeś wybrany, masz obowiązek posługiwać się prawdziwą informacją w stosunku do obywateli I jeżeli, jeżeli dziennikarze Cię odpytują i potrafią zadać precyzyjne pytania, to masz obowiązek dzielić się wiedzą i po prostu dzięki temu to sprawowanie władzy będzie bardziej przejrzyste, a Ty będziesz bardziej się pilnował w tym, jak te decyzje są przez Ciebie podejmowane. No właśnie, pytanie jest tutaj chyba o to pilnowanie się, trochę tak jak chyba z grzechami, że... Trzeba mieć też wewnętrzną jakąś autocenzurę, żeby pewnych rzeczy nie robić i być może tak samo jest w zawodzie polityka, który, przypomnę, dzisiaj w zasadzie nie ma żadnego kodeksu postępowania no, w mediach, dziennikarze uczeni są właśnie tego, o czym tutaj mówiliśmy, pewnej rzeczelności, inna rzecz jest, na ile potem oni to stosują, ale mówi się o tym, że to jest taki zawód misyjny, prawda jak lekarze, że pewnych rzeczy się po prostu nie robi. W polityce wygląda na to, że się robi wszystko, a już zwłaszcza można kłamać. I teraz Katarzyna, Ciebie chciałam zapytać też z praktyki Waszej organizacji, na ile Ty myślisz, że można by było pomyśleć o jakimś takim równolegle do tej prawdy, stworzeniu jakiegoś takiego katalogu cech, tak jak się opisuje stanowisko, prawda, gdzie się mówi jakie są konieczne cechy na to stanowisko potrzebne, żeby polityków i politykę w ogóle opakować takimi wymogami stawianymi przez obywateli, w których to jak rozumiem mówienie prawdy byłoby jednym z ważniejszych wymogów do przestrzegania i takich ludzi, żebyśmy mogli szukać. No, byłoby to, myślę, że znalazłoby się wiele osób, które miałoby postulaty. Zresztą jedną z rzeczy, która też się pojawiała w tych naszych członkowskich dyskusjach, było takie przekonanie, że jeżeli ktoś kłamie, oczywiście cały czas muszę abstrahować od tego, jak złapać, że kłamie, ale że jeżeli ktoś kłamie, powinien być pozbawiany możliwości sprawowania funkcji bo znaczy, że jest nieodpowiedzialny i w ogóle nie powinien się brać za takie rzeczy. Oczywiście jest to bardzo idealistyczne, bo to już zostało powiedziane opłaca się kłamać. To znaczy my, my naprawdę cierpimy na tym, że w jakim sensie musimy to akceptować, ponieważ wszyscy jest ogólne przekonanie, że wszyscy kłamią W związku z czym to przestało być kategorią wyboru i jakiegoś rozróżniania i to naprawdę ludzi boli, yy, więc gdyby się udało powiedzieć jakiego byśmy chcieli polityka, polityka, który przede wszystkim ma na myśli dobro wspólne opiera się właśnie na faktach, mówi prawdę, brzydzi się kłamstwem. Byłoby cudownie. Tylko oczywiście jest to piękna teoria, bo tak jak powiedziałam, opłaca się kłamać i taki bardzo prosty przykład, który to potwierdza i to mnie też bardzo martwi, że coraz częściej przyznaje się, że jakby przemocowe i siłowe i jednak na krótką metę na razie i tak obejmującą wiele lat życia nas wszystkich, są te, y, są ci politycy, którzy właśnie okłamali, y, byli bezczelni, wzięli, y, użyli propagandy i zyskali to, czego chcą. To teraz przed wyborami na Węgrzech, które będziemy y, będzie można obserwować. Byłam na takim spotkaniu właśnie z profesorem, bardzo wyważonym profesorem z Węgier, który Mówił, co jego zdaniem najbardziej wpływa na wybory węgierskie i te wszystkie rzeczy, które prawnie są zapisane, to było też jakby jego opinia, ale no moim zdaniem ona dosyć mówi o współczesności, bo powiedział, że jego zdaniem wszystko, co zostało wprowadzane jako przepisy, które miały dawać przewagę partii rządzącej, nie ma takiego znaczenia jak sposób prowadzenia narracji i to jak propaganda, rozgrywa, jakby przekracza wszelkie możliwe granice w atakowaniu no i w mówieniu nieprawdy o przeciwnikach. No i nie ale wiem, żeby, czy właśnie... Wracając jeszcze do tego naszego prawa, bo jeżeli mielibyśmy to mieć zapisane w, kiedyś, daleka droga do tego, ale dyskusję warto prowadzić, taki rodzaj możliwości prawnej, egzekwowania prawdy, mówienia prawdy od polityków na wysokich stanowiskach tam, gdzie reprezentują nie tylko siebie, tylko reprezentują hmm. państwo. To teraz w sytuacji, kiedy wszyscy kłamią i jeszcze w dodatku, kiedy prawda rozmywa się z kłamstwem i w ogóle nie wiadomo, gdzie ona jest, nie wiadomo, jak ją zdefiniować i jeszcze, jak tutaj państwo na komentarzach, w komentarzach też piszecie, jesteśmy przyzwyczajeni, dajemy pozwolenie na kłamanie, a wręcz nawet je promujemy w postaci głosowania na tych, którzy kłamią z większym wdziękiem, no to pytanie, czy to w ogóle ma sens, robienie takiego prawa, bo to jest nieegzekwowalne w takich warunkach? Mm -hmm. znaczy, no to jest niestety to prawne pytanie, które trochę wybija y, mi argumenty, ale nie do końca, dlatego że jednak jestem w stanie sobie wyobrazić jakieś prowadzenie procesu i przekazywania, do, pokazywania dowodów, czy to było celowe, czy to było niecelowe. Oczywiście, jakby, dlaczego to jest atrakcyjne, żeby to można było ukarać? Bo tak naprawdę nie ma żadnego innego powodu, dla którego polityk miałby nie kłamać. Jemu się to opłaca, w związku z czym jedynie kara byłaby jakimś sposobem na to, żeby tego nie robił. Więc w tym sensie wydaje mi się to wbrew Pozorom bardzo, widzę tutaj ten uśmiech, bardzo rea bardziej realistyczny niż inne opcje. Tutaj pan Michał Bernardczyk nam przypomina, że wstęp do konstytucji polskiej nakazuje opierać życie publiczne na prawdzie, więc to jest gdzieś tam przywoływane już. Tak, ale nie mamy instrumentów egzekwowania i w tym sensie właśnie mówię, że jedyne co mi się wydaje czymkolwiek, jakąkolwiek nie wiem, sposobem egzekwowania to jest właśnie, to jest właśnie wprowadzenie jakiejś kary. Oczywiście wprowadzenie jej w życie to jest zupełnie inna sprawa, dlatego że, no nie wiem, mogę sobie wyobrazić, że obywatel oskarża no, i przed sądem toczy się sprawa, są świadkowie, i tak dalej, i w końcu sąd wydaje jakiś wyrok. No, bo nie wyobrażam sobie, że da się to zrobić szybko. Oczywiście możemy być też innym społeczeństwem i tego nie uznawać to jest druga opcja. Ja jeszcze właśnie Dorotę o to chcę zapytać. Doroto, jako psycholog, chciałam Cię zapytać, czy jest jakiś sposób na to, żeby ludzie przestali akceptować permanentne kłamstwa? Czy można nas jakoś z tego wybić, podobnie jak wojna. W Ukrainie nas ewidentnie wybiła ze strefy komfortu w Europie, mówię nas szeroko, również zachodnią Europę, świat zachodni w ogóle. I to jest na tyle duży wstrząs, że w niektórych przynajmniej obszarach życia funkcjonujemy zupełnie inaczej. Czy coś takiego można zrobić też z tym kłamstwem, które nas ciągle otacza? Ja myślę, że warto więcej czasu poświęcać na analizowanie tego jak, czym się objawia kłamstwo i co ono robi nam samym, bo często jest tak, że osoba kłamiąca, upraszczam oczywiście, robi z siebie bohatera albo ofiarę i my lubimy ich i troszczyć się o ofiarę, na kogoś kto cierpi, kto został skrzywdzony i są politycy, którzy budują taką narrację, ale też często opowiadając o swoich mocach, czyniąc z siebie tych Marvelowskich superbohaterów i nas z tym uwodzą. My lubimy dostawać gotowe rozwiązania. Poszukiwanie prawdy, dokonywanie wyborów w oparciu o wartości wymaga od nas wysiłku. Ja myślę, że takie przykładanie trochę takiej miarki, tak sobie bym bardziej wyobrażała niż karanie, przykładanie takiej miarki E, która pokazuje, gdzie ktoś się mija z, prawdę, a gdzieś, z prawdą, a gdzie się nie mija. Bez e, konieczności od razu karania, bo psychologia ma wątpliwości co do tego, na ile kara zmienia zachowanie trwale, a nie tylko tu i teraz. E, ale myślę, że takie właśnie m, suwmiarką dawno zapomnianą pokazywanie, że ktoś kłamie w jakich obszarach i też mówienie po co to robi. Bo mi brakuje czasami tego, że my nazywamy jakieś wypowiedzi zachowania osób publicznych, bo myślę, że nie tylko polityków, tak jak tu już mówiliście, kłamstwem, ale nie pokazujemy konsekwencji tego kłamstwa. A myślę, że konsekwencje są czymś takim, co mogą uruchamiać naszą, naszą i wyobraźnię, i większy krytycyzm wobec tych osób kłamiących. Oni nie będą kłamać, jak nie będą mieć widowni. Ale takie też nie można się podpytać psychologicznie o takie zjawisko, przecież znane z życia prywatnego też, że czasami prawdy powiedzieć, no nie możemy albo nie chcemy, bo wiemy, że to przynosi gorsze konsekwencje, że to może, y, może prowadzić do znacznie gorszej sytuacji, niż gdybyśmy nie powiedzieli prawdy albo wręcz skłamali. Teraz mamy sytuację wojny w Ukrainie, gdzie jest trochę podobnie w tej przestrzeni politycznej, że czasami no nie można powiedzieć prawdy po prostu, bo byłoby to groźne. No, jak my kibicujemy Ukrainie, no to pewnych rzeczy po prostu się nie mówi. tak? A czasami nawet nagina się rzeczywistość i kłamie. Ja myślę, że strona ukraińska podaje zawyżone dane dotyczące na przykład, strat armii rosyjskiej. Też w pewnym celu to jest cel, z którym my się utożsamiamy. To jest cel słuszny. Żeby się pozbyć agresora. Co z takimi zachowaniami? Ale to jest właśnie to, o czym mówiłam, że rozumiesz cel. Jeżeli rozumiesz cel, że tak, który w tym przypadku jest tym, że nie można mówić na przykład szczegółów o, zasobno, o zasobach armii ukraińskiej i nie, nie zdradzamy tajemnic, które mogłyby pozwolić Rosjanom zbliżyć się do Kijowa czy do Lwowa. To nie fotografujemy my... przejeżdżających wojsk, nie informujemy o ich pozycjach. Wielu rzeczy Ta, się nie robi, ale to albo nie... czasem się wręcz informuje fałszywie, specjalnie. Ale znowu, to jest, y, to jest mówienie jakiejś historii w określonym celu. Ważne a, jest, cel że... uświęca środki, czyli można kłamać. Nie, no, jest... <laughs> nie waż... wiesz co? To jest kwestia tego, żeby to nie było powtarzalne. Tak? To jest też tak, że nie wszyscy kłamią, a nie... myślę, że jednak wyjściem, takim psychologicznym jest po prostu niemówienie, a niemówienie prawdy. Natomiast sądzę, że osoby, które z powodów na przykład strategicznych w tej chwili mówią nieprawdę, choćby o ruchach wojsk, też również na terenie Polski, to one powinny po takim konflikcie, który mam nadzieję jednak się zakończy, może tak jak chciał był Putin 9 maja tylko z innym skutkiem, że takie osoby powinny być natychmiast... Zaopiekowywane psychologicznie. Dlatego, że podobnie jak z traumą, kłamstwa, to co powiedziałam na początku, wywołuje to permanentne kłamstwo, to głębokie kłamstwa, nie mówienie, że się spóźniłem, bo się tramwaj wykoleił, tak? To ono wywołuje w nas głębokie zmiany funkcjonowania naszego układu nerwowego i w naszym w tych regulacyjnych funkcjach emocji. I dlatego sądzę, że osoby, które z jakichś strategicznych powodów, muszą powiedzieć nieprawdę, powinny być pod baczną opieką psychoterapeutyczną, podobną do osób, które przeżywają traumę na przykład wojny. Ja myślę, że wszyscy liderzy dzisiaj chyba, wszystkich obecnie zaangażowanych w sytuację, Państwo powinny po tym, jak to się jakoś zakończy, na co się nie zanosi szybko, być pod opieką psychologa. To jest teza, którą stawiam. Trochę tak, ale też mówiłyśmy kiedyś na jakiejś innej dyskusji o tym, że być może w ogóle warto, aby osoby, które spełnią funkcje publiczne, co jakiś czas przechodziły pewnego rodzaju, może nie badanie psychologiczne, ale takie, taką konsultację rozbudowaną, no bo jeżeli mamy na przykład badanie psychologiczne, żeby zostać, żeby mieć broń, żeby zostać policjantem, no to myślę, że biorąc pod uwagę władzę, jaką mają osoby publiczne, to to, to jakby dbanie o swoją kondycję psychiczną powinno być wpisane. Ja nie mówię Bardzo do tego, ciekawy wniosek w ogóle, bo to oznacza tutaj mamy już zarysowany w sumie taki postulat dość ciekawy, że ta grupa zawodowa nazwana politykami ona w zasadzie działa bez żadnych reguł, bez żadnych weryfikujących stan przynależności, czy jakby sposob, us, przysposobienia do tego zawodu reguł. Nawet nauczyciele są poddawani ocenie tak. zawodowej. Wszyscy pracownicy muszą być poddawani badaniom lekarskim, muszą znać przepisy BHP. We wszystkich, w zasadzie z większych firmach istnieją jakieś kodeksy postępowania. W mediach mamy kodeksy pracy dziennikarza. Tymczasem politycy w ogóle nie mają niczego. I teraz pytanie do profesora Podnara, czy z punktu widzenia prawa, to czy my myśląc o tych właśnie prawach podstawowych obywateli, nie powinniśmy jednocześnie, równolegle, żeby te prawa móc egzekwować, pomyśleć o opatrzeniu grupy zawodowej, jaką są politycy tego najwyższego szczebla, jakimiś właśnie dodatkowymi ym, obostrzeniami. Tutaj Dorota mówiła o badaniach, ja nie wiem, czy to akurat badania, no ale na przykład weryfikacja tego, czy ktoś kłamie permanentnie, czy nie, teoretycznie byłaby możliwa, bo rzeczywiście na policji można to zrobić dzisiaj. Kodeksy postępowania właśnie zawodowego i możliwość wpisywania się. Jak prawo mogłoby do tego podejść? Ja, to ja, jest mogę, zdanie. Tak? ja mogę zdanie, zanim pan profesor... Prawnie to skomentuję, ja nie chciałabym, żebyśmy myśleli o takich badaniach weryfikacyjnych. Ja bardziej myślę, że politykom i osobom mającym dużą władzę potrzebne jest coś, co mają psychologowie, czyli superwizja, czyli takie krytyczne spojrzenie w, to, w towarzystwie eksperta na to, co robi i jak pracuje. Mi brakuje czegoś takiego w polityce, ale pewnie to trochę utopijne marzenia. Tutaj mamy komentarze na czacie, bardzo to się spodobała ta koncepcja, że na pewno powinno coś takiego być, jakieś badanie takie przed zapisem na listę wyborczą i też badania okresowe. No ale poważnie, ja mówię bardzo poważnie, dlatego że rzeczywiście rzeczywistość idzie w kierunku bardzo dużego uszczegółowienia kompetencji zawodowych we wszystkich znanych zawodach nam. Wszyscy się specjalizujemy coraz głębiej, tymczasem, właśnie tak jakby polityka, sfera polityki, zwłaszcza osoby no najwyższego rzędu w państwie, wydaje się, że są pozbawione jakichkolwiek wymogów przynależności do tej grupy zawodowej. A może jest inaczej, panie profesorze? Drodzy Państwo, uważam, że w przypadku polityków, na pewno zbiorem norm, które może nie tyle, jest oczywiście ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ale pamiętajmy też, że mamy Komisję Etyki Poselskiej i Senatorskiej. I to już jest miejsce, gdzie dochodzi do weryfikacji określonych zachowań. Nie widzę powodu, dla którego taka komisja, w momencie, kiedy, kiedy byśmy zaczęli zwracać większą uwagę na to, że jawne okłamywanie obywateli jest po prostu sprzeczne z zasadami etycznymi, żeby ona podejmowała działania. I teraz, jeżeli byśmy uznali, że tego typu prawo do prawdy, czy prawo do oczekiwania przez społeczeństwo, że politycy przekazują, szczególnie ci wykonujący funkcje publiczne, przekazują określone informacje w sposób nieprawdziwy, żebyśmy tego typu sprawy wszczynali w stosunku do nich. Poza tym pamiętajmy, że mamy też, na, zgodnie z Konstytucją, Korpus Służby Cywilnej, która to służba cywilna musi charakteryzować się profesjonalizmem, rzetelnością, apolitycznością, i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście nie możemy od polityków wymagać tych samych zasad postępowania, co od służby cywilnej, ale no myślę, że niektórych możemy oczekiwać. Jeżeli w kodeksie etycznym służby cywilnej czytamy, że członek Korpusu powinien przez swoje zachowania i działania w stosunku do obywateli przyczyniać się do tego, aby więzi obywatelami z państwa były silne, Albo że nie może kierować się uprzedzeniami, albo że ma kierować się, ma wyczerpująco uzasadniać przyjęte rozstrzygnięcia, zapewniać prawną, praktyczną realizację prawa dostępu do informacji publicznej i tak dalej, i tak dalej. To uważam, że możemy w pewnym zakresie, oczywiście nie w pełnym, tak? bo reguły gry polityczne są szczególne i są i charakteryzują się konkurencyjnością podejmowanych działań, ale w pewnym. W podstawowym zakresie możemy oczekiwać od polityków, że będą się zachowywali tak jak ludzie, którzy im podlegają, czyli urzędnicy służby cywilnej. Oczywiście trudno oczekać, oczekiwać od polityków a polityczności, no bo to stoi w sprzeczności sam w sobie, same w sobie. Natomiast możemy oczekiwać pewnej rzetelności, uczciwości, przejrzystości podejmowanych działań. I teraz Dlatego mi się wydaje, że jakbyśmy się tak poszperali w tym, co mamy już na gruncie Konstytucji, tutaj Pan Profesor Bernaczyk o tym powiedział, o preambule do Konstytucji, jeżeli byśmy poszperali w tych poszczególnych pragmatykach służbowych, to moglibyśmy dojść do wniosku, że z momentem wybrania na określone stanowisko masz zachowywać się godnie i to godne reprezentowanie danego urzędu oznacza, że po prostu nie możesz kłamać w żywe oczy. Natomiast, drodzy Państwo, dodałbym jedną rzecz, bo to się bardzo ładnie pojawiło w naszej dyskusji, a mianowicie OK, co zrobić z obronnością, co zrobić z takimi sytuacjami, kiedy pewne informacje nie powinny być przekazywane. I mamy na ten temat, mamy na to odpowiedź. Odpowiedzią są takie zasady, które były przyjęte kiedyś, przez przygotowane przez Open Society Justice Initiative. To jest taka organizacja pozarządowa, która swego czasu zgromadziła mnóstwo różnych ekspertów, organizacji pozarządowych i instytucji, żeby się zastanowić, jak Wytyczyć granice między tym, co jest uznawane za bezpieczeństwo narodowe oraz prawo do informacji. Ja myślę, że to jest jednak, że to oczekiwanie prawa do prawdy nie powinno przekraczać tego, co jesteśmy w stanie uzyskać w trybie dostępu do informacji publicznej. Wydaje mi się, że, że tam, gdzie władza z różnych powodów może zachować dla siebie określone informacje i ich nie przekazywać, czy uznać za określone informacje niejawne. Nie możemy oczekiwać, że władza w tym zakresie będzie nas informowała w ramach prawa do prawdy. Raczej bym oczekiwał, że po prostu władza w takich sytuacjach może albo milczy, a jeżeli już dokonuje manipulacji określoną informacją, to tylko i wyłącznie w kontekście wojennym, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że ta wojna informacyjna szczególnie teraz na przykład się odbywa na łączach globalnych, ale tak naprawdę w relacjach Rosja, Ukraina i podejrzewam, że część tej wojny informacyjnej to jest wprowadzanie w błąd przez jedną i prawdopodobnie też przez drugą stronę, tak? bo każdy ma jakieś swoje interesy do ugrania w kontekście umniejszania strat, powiększania strat wroga i i tak dalej. Ale zwróciłbym Państwa uwagę na to, co pojawia się w tych zasadach. Te zasady, o których mówiłem, nazywają się zasady strwane, pisze się T-S-H-W-A-N-E, i mamy tak, punkt, zasada dziewiąta, rządy mogą w sposób uprawniony zachować dla siebie informacje w wąsko zakreślonych dziedzinach, takich jak plany obronne, rozmieszczenie broni, a także działania operacyjne i, służ i, i źródła informacji używane przez, e, przez wywiad. Także mogą zatrzymywać dla siebie informacje, które są przekazywane przez rządy państw obcych, które są powiązane z zagrożeniami, zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem narodowym. Ale co ciekawe jest zasada dziesiąta, że rządy nie mogą nigdy zatrzymywać informacji, które dotyczyłyby naruszenia prawa humanitarnego, praw człowieka, a także informacji, które dotyczyłyby okoliczności oraz sprawców przestępstw, tortur, zbrodni przeciwko ludzkości, czy także lokalizacji tajnych, tajnych więzień. I to także obejmuje informacje dotyczące naruszeń przez poprzednie reżimy. Także wydaje mi się, że ta praca jednak w tej społeczności międzynarodowej gdzieś nad tym, jak, nad tym jak rozgraniczyć to, co może być w domenie publicznej, ale to, to, co może być dziś powstrzymane i być nieobjęte, dziś została wykonane i wydaje mi się, że w kontekście dyskusji na temat prawa do prawdy powinniśmy do, tych, do tego dorobku sięgnąć. Czyli jak rozumiem, koncentrujemy się na używaniu tego prawa w domenie publicznej, wtedy, kiedy politycy mają obowiązek dzielenia się informacjami, a nie wtedy, kiedy mogą ze względu na bezpieczeństwa chociażby, tych informacji nie udzielać. To jest pierwsze, bardzo ważne. Natomiast ja bym tutaj jeszcze, jak już porównujemy z różnymi zawodami i dostrzegamy braki w tym zawodzie polityka, mówiliśmy o mediach, tutaj ja dostrzegam też pewną, pewne porównanie możliwe do zrobienia z pracą naukowca, akademika. Tutaj pan Adam Kopciński na to też zwrócił uwagę, że można by było wprowadzić nakaz opierania się na dokumentach, przy podawaniu publicznej wiadomości informacji. Trochę tak jak przypisy naukowe w artykułach, że praktycznie szanujący się naukowiec nie może niczego stwierdzić, jeśli nie ma przypisu do tego, jeżeli z tego skądś z konkretnego źródła nie bierze, czy to cytatu, czy to faktu, czy to danych albo własne badania. I tutaj pan Adam Kopciński słusznie argumentuje, że jeśli nie ma oparcia w takim dokumencie i nie można udostępnić, polityk nie ma czego udostępnić, to można by było wtedy dochodzić prawa do prawdy na tej podstawie. Czyli powiedział coś w cudzysłowie bez przypisu, tak? Wziął to nie wiadomo skąd, jest to informacja fałszywa. Nie wiem, czy Adamie, jak ty się ustosunkował, ustosunkowałbyś się do, takiego, do takiej sekwencji, że mamy obowiązek, wprowadzamy taki obowiązek razem z tym prawem do popierania, podpierania się konkretnymi dokumentami w tym, co mówi polityk. Jeśli on tego nie przedstawia, to możemy go. Pozwać, jak rozumiem. Wydaje mi się, że to jest dobry trop, tylko wydaje mi się, że to jest już jednak kierunek na tym drugim etapie wprowadzania tego wymogu. Mi się wydaje, że na tym pierwszym etapie, jeżeli chodzi o pozywanie, to powinniśmy się skupiać na sprawach takich absolutnie zero-jedynkowych. Sprawach oczywistych. Czyli polityk przekazuje informację o tym, że się z kimś nie spotkał, po czym sprawa nie dotyczy jakiegoś interesu narodowego czy jakichś względów, które, przy których mógłby polityk ewentualnie utajnić takie spotkanie, a dwa tygodnie później okazuje się, że się jednak spotka. I widzimy, że jest po prostu złapanie na ewidentnym kłamstwie. Sytuacja jest zero-jedynkowa. To nie jest już kwestia opinii, to nie jest kwestia pewnego, pewnego sformułowań, które można na różne sposoby interpretować. Czy polityk mówi, że jakiejś organizacji ministerstwo nie udzieliło wsparcia, później się okazuje, że to wsparcie jednak zostało udzielone, znowu mamy sytuację zero-jedynkową. Czyli bym opierał się, albo że została wydana jakaś decyzja administracyjna, a później się okazało, że tej decyzji nie było, albo na odwrót, prawda? Czyli takie sytuacje, które są zero-jedynkowe. Natomiast wydaje mi się, że jeśli chodzi o, o standard taki, że każda wypowiedź polityka musi być udokumentowana i to nie, nie jestem pewien, czy nie powodowałoby to utrudnienia w codziennej pracy. Bo czasami politycy mogą działać na gdzieś jakimś poziomie jakiejś intuicji, jakichś swoich przeświadczeń, jakichś swoich wyobrażeń i mogą gdzieś działać w dobrej wierze, a na przykład wprowadzić błąd. I, i nie wydaje mi się, żebym od razu już szedł w takim, w takim kierunku. To znaczy, kiedy byśmy byli w stanie wykazać, że ten, że ten polityk się po prostu najzwyczajniej w świecie pomylił, a my już go zaraz ciągamy za każdą pomyłkę do sądu. Gdzieś bym tutaj... Widzę, że to jest dość dość delikatna kwestia, jak to rozgraniczyć, ale wydaje mi się, że najpierw bym wprowadził mechanizm egzekucji za ewidentne kłamstwa, po drugie bym poszedł w kierunku stworzenia pewnych reguł, jak ten polityk powinien się komunikować i wypowiadać i kiedy powinien się powstrzymać przed wypowiedzią, kiedy nie wie, a później dopiero na trzecim, tym trzecim etapie ewentualnie bym właśnie dawał prawo do tego pozwu w sytuacji, kiedy ten polityk nie jest w stanie się podeprzeć wiarygodnymi informacjami. Oczywiście podkreślajmy, że rozmawiamy tutaj o naszym świecie, zachodnim świecie, o naszej mentalności, która zakłada, że mamy demokrację, swobodny obieg informacji, pluralizm polityczny i polityków, którzy są weryfikowani. Oczywiście na całym świecie istnieje też wiele żeby nie powiedzieć większość państw, które nie są tak skonstruowane. W Indeksie Democratic Index mamy tak naprawdę na liście państw demokratycznych i takich demokracji wadliwych razem 75 państw na 193, które są w Organizacji Narodów Zjednoczonych, więc to też pokazuje, że demokracje wcale nie są w większości. Ale jak tutaj Agnieszka Ostrowska zauważa w swoim komentarzu, Dziękujemy Państwu za wszystkie komentarze. To może być też jakaś przeszkoda dla polityków, dlatego że oni funkcjonują jednak w przestrzeni również stosunków międzynarodowych i mają do czynienia z różnymi politykami z innego świata. No, na przykład um, europejscy politycy rozmawiają z Putinem, czy amerykański prezydent rozmawia z Putinem. I tak jak pisze Agnieszka Ostrowska, jak my mówimy, że nie, nie chcemy być w stanie wojny z Putinem, to on może rozumieć coś dokładnie odwrotnego pod tym, bo są różne standardy jakby tego... Co się robi w polityce? Akurat Rosja słynie z tego, że po prostu kłamie permanentnie. I na ogół jest tak, że jak oni mówią, że jest jakość, to jest dokładnie odwrotnie. Słynna wypowiedź Ławurowa, który powiedział, że absolutnie Rosja nie napadła na Ukrainę i że nie należy i nie zamierza na nikogo napadać. To się wszystkie kraje zaczęły zastanawiać, na kogo napadnie w następnej kolejności. Więc, proszę Państwa, wyzwań jest dużo, i demokracje są trudniejszym ustrojem, chyba, bez świadomych obywateli, więc myślę tutaj też Państwo na to zwracali uwagę, że jakiekolwiek byśmy prawa nam nie chcieli zagwarantować w postaci zapisów w karcie, to do tego potrzebujemy jeszcze bardzo dużej pracy naszej, obywateli, ludzi i tego, czy akceptujemy, czy nie akceptujemy takiego, a nie innego urządzenia nam tego świata, zwłaszcza aktywności publicznej. Więc na koniec chciałam Katarzynę jeszcze zapytać i w zasadzie poprosić o takie krótkie podsumowanie na tym bardzo wczesnym etapie rozmowy o pomyśle Ferdinanda von Schiracha. Przypominam, książka, czy w zasadzie taki manifest, każdy człowiek, everyone, jeden męż, który wkrótce w kwietniu ukaże się w wersji polskiej. I wszyscy, wszystkich z Państwa zachęcam do tego, żeby się zapoznać z tym dokumentem i pomyśleć nad tym, czy, czy idziemy w dobrą stronę, czy warto iść w tym kierunku. Katarzyna, czy myślisz, że jak prowadzić dalej tę dyskusję, na której, jak mówię, jesteśmy w początku i nie robimy ją tylko w Polsce, ale ona się toczy w wielu obecnie krajach unijnych, bo to jest projekt ogólnoeuropejski, który ma się zakończyć petycją, być może na koniec, obywatelską do instytucji unijnych, aby wziąć pod uwagę taką propozycję poszerzenia Karty Praw Podstawowych. Jak byś proponowała pracę dalej nad tymi artykułami, a zwłaszcza nad dzisiejszym, czyli nad opowieścią o prawdzie? Myślę, że prawda akurat wyjątkowo teraz wyskoczyła jako ważny temat. Więc ja myślę, że może chcę też skomentować w ogóle całe nasze spotkanie, bo to jest dla mnie trochę punkt wyjścia do tego, co dalej. Bo muszę powiedzieć, że ono mi dużo bardziej jakby ukonkretniło to, co można zrobić. To znaczy, jak zaczynałam tę rozmowę, to miałam tak, ponieważ ta cała publikacja jest tak napisana, że pewne prawa, niemalże setkami lat o nich myślano i dążono do tego ideału i w końcu do niego do niej, do, jakby ten ideał w postaci przynajmniej zapisania tych praw nastąpił, a później jeszcze egzekucja, to jest jakby osobna sprawa, to ja trochę sobie wyobrażałam myślenie o tych kolejnych prawach jako o bardzo odległej perspektywie. A trochę zaczęłam widzieć, że być może można stworzyć wrażenie, znaczy nie wrażenie, jakby zwiększyć poczucie pilności tej sprawy i te rzeczy, które tu się pojawiły, na przykład właśnie pomyślenie o tym kodeksie etyki-polityka, czy wykorzystanie instrumentów, które już istnieją i ćwiczenie ich, bo przecież doskonale wiemy, akurat taka organizacja jak nasza, my bardzo często ćwiczymy różne nieużywane instytucje prawne i to nas kosztuje dosyć dużo energii, ale jednak zapisuje się to doświadczenie, dzięki temu mamy, możemy coś powiedzieć, więc być może to w ogóle jest sensowne, żeby zacząć próbować egzekwować za pomocą tego, co jest i zapisywać to doświadczenie. To mówię tak trochę na poziomie takiej praktyki takiej organizacji jak nasza. No a oprócz tego, no to rozumiem, że to też jest jakaś, jakiś element, element wspólnego lobbyingu wielu organizacji, które mają to przemyślane i które mówią: No tak, no nie, nie damy rady na przykład, nie damy rady tego inaczej rozwiązać, a w wyniku tego bo pewnie tak się okaże niestety, a w wyniku tego, co się dzieje, jakby jest coraz więcej zła, coraz więcej relatywności. Ten świat zachodni, o którym mówisz, no to on... My tak mówimy, że to są nasze wartości, ale przecież wiemy, że te wartości, one są nasze, ale mocno momentami, powiedziałabym, podgryzane. Więc, więc być może trochę w imię ochrony zachodu, pewnych starych zasad, które powinny obowiązywać w ogóle w życiu publicznym, bo one się sprawdziły, bo one stworzyły jednak pewien standard. Powinniśmy z tym działać. Ja też chciałabym troszeczkę się, troszeczkę jeszcze powiedzieć, że no jednak dla mnie rzetelność administracji, a rzetelność polityka, i to jest moje zdanie, bo nie jest w żaden sposób przedyskutowane z nikim, to jest duża różnica. Znaczy ja rozumiem, że polityk to jest inny zawód i że polityk, jest od tego, żeby mówić i musi się znaleźć w bardzo różnych sytuacjach i nie zawsze może wszystko sprawdzić i tak dalej i tak dalej. Ale to, co mnie razi, to że politycy są cyniczni i sobie z nas kpią. I tego bym, ja, moim zdaniem to powinno być napiętnowane. Więc tak jak powiedział profesor Bodnar, być może, być może trzeba zacząć od przypadków bardziej oczywistych. Ja też nie jestem za tym, zwłaszcza że wiem, ile to kosztuje wysiłku. Nie będziemy w stanie jako obywatele łatwo Wszystkiego napiętnować. Musi się zmienić kultura, ale gdybyśmy mieli jakieś narzędzia prawne do tego, myślę, że moglibyśmy wzmocnić tę zmianę, y, tę zmianę rzeczywistości, która jest po prostu. Tak to widzę. Czyli przyszłościowo to wydaje mi się, że po prostu trzeba do tego wracać, mówić i wspólnie lobbować o to, żeby to się wydarzyło. Proszę Państwa, ja przede wszystkim bardzo dziękuję za tę rozmowę wszystkim y, y, jako Centrum Stosunków Międzynarodowych. Y, które tak naprawdę w Polsce stara się otworzyć tę dyskusję. To jest też ważny element, to spotkanie z Wami dzisiaj. Jesteśmy na początku drogi i sprawa nie jest wcale prosta, ale widzimy już kilka rzeczy. Widzimy na pewno, że zawód polityka nie podlega jakimś takim ogólnie znanym prawom specjalizowania się i doskonalenia, tylko wręcz przeciwnie, poszedł w jakąś inną stronę, co jest groźne dla nas wszystkich, bo to oni w końcu sterują naszymi państwami i podejmują najważniejsze dla nas decyzje. Po drugie, że czujemy niedosyt, jeśli chodzi o te prawa, nasze prawa obywatelskie ze względu na rozwój świata, rozwój nowych technologii i konieczność tutaj jakiegoś nadążenia za tym. I po trzecie, że same zapisy prawne nie wystarczą, jeśli za tym nie pójdzie kultura, jak powiedziałaś Katarzyna, i, i, i pewnego rodzaju psychologiczne bariery, które same so, sami sobie będziemy stawiali, co mnie prowadzi do konkluzji, że gdzieś w tym wszystkim musi być walka o większą świadomość, Obywateli demokratycznych państw, większą wiedzę i też mniejszą, mniejsze przyzwolenia, już na pewno nie głosowanie nogami za tymi, którzy nam permanentnie kłamią. Myślę, że na tym etapie, tym zakończmy dzisiejszą dyskusję. Bardzo dziękuję Dorota Minta, Katarzyna Batko i profesor Adam Bodnar, Małgorzata Bonikowska, Centrum Stosunków Międzynarodowych. Do zobaczenia na następnych rozmowach o kolejnych artykułach. Bardzo dziękuję. Bardzo mi było miło, że Państwo zechcieli taką ciekawą rozmowę z nami przeprowadzić i że nas Państwo zaprosili do, do tej rozmowy. Jedność pod... po naszej stronie. Dziękujemy bardzo. To do zobaczenia bardzo wszystkim. Do zobaczenia. Do zobaczenia.